Co teraz będziemy robić? Prawdopodobnie rozstawią nas po całym domu i tak przez całe święta. Dobra, to ja już będę wracał. Stój się, Przesuną Przesunął się? Podejrzane! Blisko było, nie? Ale może no te... stąd ucieknijmy, bo tak to trudno będzie przez całe święta. Świetnie! pomysł! Tak. A kiedyś chcesz no. tak? Tak! a kiedyś w Super! Nikt nie będzie wychodził teraz, zaraz nas jeszcze przyłapią. Właśnie, właśnie, nikt nie wychodzi. Jak dla mnie to jest jednak zbyt nudno, ja spadam. Pa. A. A. O, nawet nie było tak źle. Halo, jesteś tam, jesteś, ktoś to się odezwij! Jeżeli że coś się stało, to zaraz tam spuścimy, jakąś pomóc. To jest, jesteś tam, odezwij się! E, e, Teraz, proszę Ciebie, tu we dwójkę jesteśmy. Co żeś Ty narobił? To może pójdźmy na górę, jak już tu jesteśmy? Dobra, jak już tu jesteśmy, to możemy iść. Idziemy? Idziemy, idziemy! Nie uciekniecie mi stąd! Nic nam nie zrobisz! Co tak czyjś? Już idę, no pomóż! O nie! Chodźcie! się po mnie na górę. Możemy podejść bliżej? Podejdźcie tutaj, chodźcie